Ciekawe zapytanie mojego widza, czy będąc osobą jednooczną może pracować na wysokości, ale tylko do 3 metrów oraz prowadzić autosłużbowe kategorii B. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę oczywiście od maila internauty. Witam, jestem inżynierem budownictwa drogowego, dotychczas pracowałem jako asystent projektanta, jednakże, aby zdobyć uprawnienia budowlane muszę przepracować rok na budowie, dlatego też zmieniam pracę i będę pracować jako majster robót drogowych i w zakres obowiązków wchodzi nadzór nad prowadzonymi robotami. W skierowaniu do lekarza medycyny pracy na badania mam wpisaną pracę na wysokości do 3 metrów i kierowanie pojazdem kategorii B. Prawe oko ma całkowicie sprawne, czyli czytam bez okularów, bez szkieł kontaktowych ostatni rządek. Natomiast lewym niestety tylko drugi, trzeci od góry. Korekcja tutaj niewiele pomaga. Wła właściwie tylko tyle, że przeczytam ten trzeci bez trzeci oczywiście rządek od góry, tak przeczytam bez dukania. No oczywiście w przypadku takiej wady jest stwierdzony brak widzenia stereoskopowego. Natomiast z Pana filmu wynika, że te dwa warunki przy mojej wadzie wzroku nie powinny mnie dyskwalifikować. Badania na samochód służbowy kategorii B przeszedłem wcześniej już w trakcie poprzedniej pracy w Biurze Projektowym i czy w moim przypadku będą jeszcze jakieś przeciwwskazania odnośnie narządu wzroku? Czy lekarz powinien brać pod uwagę tylko te dwa warunki? Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję. Odpowiadając w miarę krótko na to pytanie, prowadzenie auta służbowego kategorii B jest związane z tak zwaną drugą kategorią ostrości wzroku do dali, przy, której, przy czym nie jest wymagane tutaj widzenie przestrzenne. Natomiast do prac na wysokości do 3 metrów musisz mieć tak zwaną trzecią kategorię ostrości wzroku do dali i ta trzecia kategoria polega na tym, że wymagania są mniejsze niż kategorii drugiej, Yy, która była potrzebna do samochodu służbowego kategorii B i również tutaj przy tych pracach nie ma obowiązku widzenia obłocznego, czyli stereoskopowego. Yy, no, jeżeli się bardziej interesujesz tematem, przypomnę Ci, że istnieje jeszcze tak zwana pierwsza kategoria wymagań narządu wzroku. Jest to taka najbardziej restrykcyjna, czyli dla kierowców samochodów yy, yy, tych zawodowych, czy prac na wysokości powyżej 3 metrów, i tutaj widzenie stereoskopowe jest bezwzględnie wymagane. Natomiast powtórzę jeszcze raz, że jeżeli Cię wcześniej dopuszczono do prowadzenia samochodów służbowych, czyli kategoria druga narządu wzroku, to bez zdawania się szczegóły, raczej przejdziesz badania na wysokości do 3 metrów, no bo trzecia ta kategoria wzroku jest mniej restrykcyjna niż kategoria druga. Na tym w sumie kończę, jeżeli wideo Ci się spodobało daj lajka, like, daj kciuka, jak rozwiązało Ci jakikolwiek problem podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, ulubionym forum Facebook Nasza Klasa. Jak chcesz więcej takich materiałów oczywiście subskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, tutaj gdzieś po mojej prawej stronie, a po Twojej lewej są linki Subskrypcji, także jeszcze raz na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia, i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Nawiasem mówiąc, sytuacja jest ostatnio dość często spotykana, gdyż pracodawca, powiedzmy, jednym badaniem za jedne pieniądze chce mieć tego pracownika przebadanego na wszelakie okoliczności. Nie tylko pod kątem jednego stanowiska pracy, czyli nawet wcześniej jak ten pracownik był, ten internauta był w pracy biurowej, był również przebadany pod kątem samochodu służbowego. Także jeszcze raz kończę koniecznie skomentuj to wideo jak miałeś podobną sytuację, komentarze są poniżej tego filmiku. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.